Serwus! Witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś kolejny przepis na Wigilię. Barszcz czerwony. Tylko 15 minut zajmie Ci jego przygotowanie. Do barszczu polecam uszka z grzybami. Przepis możesz obejrzeć w poprzednim odcinku. Czasu przed świętami mało, więc zaczynamy. Zagotuj w czajniku 1,5 litra wody. Przygotuj. 4 ząbki czosku, 2 rzuć do garnka. 3 liście laurowe. 5 ziaren ziela angielskiego. 10 ziaren czarnego pieprzu Zalej wrzątkiem 1,5 litra Dodaj 1 łyżkę cukru oraz 1 łyżkę majeranku Wymieszaj i gotuj przez 10 minut pod przykryciem. Dodaj 300 ml koncentratu buraczanego Dodaj 2 wyciśnięte przez praskę ząbki czosku Dodaj jedną łyżeczkę majeranku. Wymieszaj i zagotuj. W międzyczasie wstaw uszka z grzybami. Przepis na łóżka oraz wiele więcej przepisów na wigilijne potrawy znajdziesz na mojej playliście Życzenia świąteczne i potrawy świąteczne. W prawym górnym rogu możesz kliknąć i je obejrzeć. Zapraszam również do obejrzenia życzeń i przepisów wigilijnych dostępnych na moim kanale. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam. Krył gotuje.